Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jeżeli jesteś już na czacie, to tylko napisz, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Jak jest wszystko ok, lecimy z koksem. Zacznę od takiego pytania problemowego, które być może dostaniesz na MS-ie lub na rozmowie kwalifikacyjnej, czy nie dostaniesz, prawda, a mianowicie pół roku temu zgodziłeś się uczestniczyć, znaczy zostać świadkiem na ślubie swojego jakiegoś tam przyjaciela, no ale miesiąc do tego ślubu, czytasz grafiki, a tutaj się nagle okazuje, że twój naczelnik dał ci służbę w ten dzień właśnie tegoż to ślubu i twojego świadkowania i co byś zrobił? Zanim odpowiemy na to pytanie, to yy, chciałbym, żebyś ty też udzielił odpowiedzi na to pytanie na czacie lub jeżeli oglądasz w powtórce zrób to w komentarzu do tego wideo, natomiast ja omówię to pytanie, odpowiedź, przynajmniej moją odpowiedź na to pytanie, nieco później. Natomiast zacząłbym od tego trochę się pochwalić, prawda? A mianowicie jedna osoba tutaj z mojej grupy elitarnej zdała mi relację jak ma mniej więcej się to, co, to, co prezentuje do, nazwijmy to, do tego, co na MULTIM jest faktycznie, prawda, czyli pytania z ogólnego wskaźnika negatywnego się pokrywają w stu no nie może być inaczej, Pytania o alkohol. Żółte kółko w jednej serii jest dłuższe niż w pozostałych. Musisz wiedzieć, w oryginale jest około 20, między 24 a 26 serii powtórzeń ekranu, czy przejścia z jednego ekranu na drugi w danej serii, prawda? Zegar, była różnica w pytaniach. tutaj py pilnowanie czasu, raczej zawaliłem, co piąte przepuściłem z 1-2, czyli zasada zegara, pojawia się pytanie i masz co piąte pytanie, że tak powiem, kliknąć jeszcze, liczyć co piąte pytanie i i musisz też yy, no, odpowiadać na te pytania, prawda, czyli Sprawdzają również Twoją jakąś tam przerzutność uwagi, prawda? Czy, czy, czy jesteś w jednym czasie w stanie zrobić kilka zadań? Piramidki sytuacyjne, czyli ten, tam u lekarza, winda na dworcu autobusowym i tam jakieś inne się pokrywają. Zadania z matmy. Tutaj muszę ci powiedzieć, że one najłatwiej można je zmienić, prawda? Czyli powiedzmy, zamiast liczenia trawy może być liczenie tam hektarów na gospodarstwie i wyliczenie, ile się tam tego, w, że tak powiem, zboża zbierze czy nie zbierze, prawda? Generalnie cyferki są te same, tylko zmienia się trochę... Treść. Makler, młody makler, pokrywał się w 100%. Są też obrazki, szuflada, czyli dostajesz obrazek i musisz tam. Jak już obrazek minie, musisz sobie niestety spróbować przypomnieć, co tam na tym obrazku było. Synonimy pokrywały się w 100%. Komputer był jako Drugi, test Ravena pokrywał się z tym, co u Pana. No nie musi się tu wiele pokrywać, bo testów Ravena masz 100 tysięcy w internecie, to specjalnie się nawet nie wysila, prawda? Obrazek porównawczy, inne obrazki porównawcze, czyli powiedzmy różaniec, krzyż, pismo Święte i pentagram, prawda? Czy młotek, wiertarka, piła, gwóźdź, co tutaj jest? Różne, prawda? Czyli jeżeli młotek wiertarka piła gwóźdź, to można się domyślać, że ten gwóźdź Gwóźdź jest gwoździem programu, bo, bo nie jest narzędziem, prawda? Ankieta, prawda? Czyli swoje mocne strony pod kątem policji Słabe ogólnie, ale najważniejsze to jest tutaj, co na samym dole widzisz A mianowicie, że kolega napisał ładnie, że napisał to, co najważniejsze Witam Panie Darku, dostałem telefon i multizdany, prawda? Dzięki pozdrawiam i takie rzeczy mnie najbardziej cieszą, prawda? Zobaczymy, co tam się dzieje na czacie, czy już tam trochę ludzi ludzi doszło Tutaj, jeżeli. Ponieważ coraz więcej pan jest w policji, prawda? To na chwilę sobie zawieś oko na, na czymś trochę przyjemniejszym niż moja nieogolona gęba dzisiaj. Także też się musisz liczyć z tym, że trochę policjantek w policji przybędzie. No i. Te policjantki, przynajmniej na tych materiałach, co mam, to też się zajmują łapaniem przestępców. Natomiast jeżeli ty masz jakieś, jakieś jeszcze do mnie pytanie, zanim dojdziemy do, do pytania o ślub, prawda, czy, czy poszedłbyś na ten ślub, jeżeli naczelnik, czy komendant wyznaczył ci jakieś tam zadania służbowe, to, to napisz to właśnie wszystko na czacie. I tutaj, jakby to powiedzieć, tutaj jeszcze jedna fajna buźka. Oczywiście policja amerykańska. Cześć Marysia, kurde, mam nadzieję, że policja podoba ci się. Podoba ci się tak samo, jak jeszcze te parę lat temu, co byłaś w naszej kochanej, elitarnej grupie. No i czas chyba udzielić odpowiedzi na na, te, na to pytanie. A mianowicie, jeszcze raz, idea jest taka. Wiele miesięcy temu zgodziłeś się zostać świadkiem na, na ślubie swojego kolegi, no ale niestety patrzysz na grafiki, a ślub za miesiąc, a na grafiku widzisz, że jesteś wyznaczony do pracy, do służby w ten dzień i jaka jest twoja decyzja, czy, czy, czy chcesz zawieść najlepszego kolegę swojego dzieciństwa, prawda, czy chcesz zawieść czy chcesz zawieść kolegów obecnych, prawda? I moja odpowiedź jest tutaj taka, że zdecydowałbym się jednak poświęcić to wesele i nie uczestniczyć w nim, ponieważ bardziej jestem zaangażowany czy bardziej jestem związany z policją. I jest to po prostu, wzięcie tej służby jest moim obowiązkiem, prawda. Jestem na tyle zaangażowany w moją pracę i służbę i zaangażowany, że tak powiem, dla całej Policji, że niestety tego na, ten, na to wesele, na ten ślub bym nie pojechał. Także yy, pomimo, że miałem jakieś plany, przeprosiłbym tego kolegę i niestety zmieniłbym plany, ponieważ głęboko wierzę, że moje obowiązki jako policjanta są bardziej ważne niż moja jakaś tam rozrywka czy zabawa na tym yy, weselu. Yy, może tutaj takie peść yy, pytanie, no dobra, no ale co ci tam szkodzi, prawda? No, ktoś by za ciebie, poprosił, byś, i ktoś by ci tam za ciebie wziął ten dyżur, czy, czy tą służbę, czy tam cokolwiek inne obowiązki by nie, nie wypadły, prawda? I, I odpowiedziałbym w ten sposób, że gdybym próbował w jakiś sposób uniknąć tej służby, to uważał Uważam, że zawiódłbym cały mój zespół oraz, oraz zawiódłbym swoich przełożonych, prawda? Rozumiem poziom odpowiedzialności, jaki, jaki wiąże się z, ze służbą w policji i rozumiem też, że służba w policji jest pełna wyrzeczeń dotyczących też spraw rodzinnych, mojego życia rodzinnego i jestem już w tej chwili na tej rekrutacji do tego przygotowany, prawda? I tak, aby tutaj była moja, moja odpowiedź na to pytanie, prawda? Jeżeli ty masz jakąś, jakąś inną odpowiedź, to, to serdecznie to serdecznie cię, cię zapraszam do komentarza. Natomiast muszę Ci powiedzieć jedno, że tylko zaraz jeszcze wejdę wejdę na Facebooka. Wejdę na Facebooka. I toczy się tutaj ostatnio u mnie z... Sporo, sporo dyskusji, ale też troszeczkę się złapaliśmy na tym, że no, policja nie ma takiego dobrego PR-u i, i łatwiej nam jest się skupić na właśnie jakichś takich tak zwanych wpadkach policji niż na jakichś sprawach pozytywnych. prawda? Czyli tutaj widzisz, że jakaś tam akcja była antyterrorystów, no, nie weszli tam, gdzie trzeba, narobili szkód i od razu się znalazła jakaś tam telewizja. Tutaj OKO pres, policja wycofuje się z absurdalnych zarzutów z zakłócania aktów religijnych. To nieszczęsny zastępca komendanta policji demolował drzwi zamkniętej knajpy. No tutaj wreszcie coś pozytywnego, prawda? No niestety dwóch policjantów miało ukryć koks, prawda? Niezłapani bursztyniarze, skargi policyjnych, starzystów i tak dalej, i tak, i tak dalej, prawda? Troszeczkę jest, jest łatwiej pójść w ten, nawet w naszej grupie jest pójść w ten PR negatywny niż w PR yy, pozytywny, prawda? Mniej ważne jest to, że, że policja robi coś dobrego, a łatwiej się skupić na jakichś sprawach negatywnych. Przy okazji zapominamy, że tam jakaś funkcjonariuszka zginęła, yy, chyba wracając z pracy. No i tak to się sprawy mają. Jeszcze dla wytrwalszych Trwa wytrwalszych to przypomnę patrzę co by ci tutaj co by tutaj ci przypomnieć jakąś fajną o jakąś fajną jakąś fajną no, fajny problem z Multiego, ale zanim ruszymy problem z Multiego, przerywniczek mały i jeszcze raz sobie popatrz na te ładne dziewczyny w policyjnych mundurach, siedzące na przystanku policyjnym. I zanim skończę, to omówimy, omówimy w zasadzie przykład Przykład rozwiązania typowego problemu. Takich przykładów jest 10, ale tutaj masz przykład z ośrodkiem dla narkomanów. Jest to dość, częsty, dość częsta życiowa sprawa, ponieważ każdy chce mieć coś, ale najlepiej, żeby to było gdzieś koło kogoś innego, czyli autostrada, żeby sobie jechała była poprowadzona przez Pole Sąsiada, port lotniczy tam w innym województwie. I tutaj jest tak samo ośrodek dla narkomanów. Ty uważasz, że powstawanie takich ośrodków to bardzo dobre rozwiązanie dla problemu uzależnień. Niestety niektóre osoby zamieszkujące twoją dzielnicę są przeciwko. No i przychodzą Sąsiedzi, których dobrze znasz z petycją, abyś y, tą petycję podpisał i przyłączył się do protestu mieszkańców. I masz tutaj, że tak powiem, dwa y, dwa wyjścia. momencik, tak troszeczkę podciągnę to do góry. Y, zawsze jest wyjście A i wyjście B, czyli czy skupiasz się głównie na problemie i przedstawionych argumentach, czy również starasz się zrozumieć intencje i odczucia i emocje sąsiadów, prawda, czyli tutaj jest empatia jakaś, nie ulegasz presji i naciskom mieszkańców, angażujesz się we wspólne rozwiązanie sprawy, czy zwracasz szczególną uwagę na zachowania i tryb bycia ludzi, czy zapoznajesz się szczegółowo z faktami, zachowujesz rozwagę i prosisz o pozostawienie pisma do zastanowienia się, podejmujesz aktywną dyskusję nad zastrzeżeniami, dążysz do osiągnięcia kompromisu i załagodzenia konfliktu, czy wy, otwarcie i bezpośrednio wyrażasz swoją opinię i odmawiasz, prawda? To, to już sobie zrobisz jako Zadanie domowe. No ale patrzymy tutaj na pytania szczata. Na ms przy zadaniach wymagających podzielności uwagi skupić się bardziej na odpowiadaniu na pytania czy pilnowaniu czasu. Jeśli coś na przykład trzeba w któreś pytanie kliknąć. No, powiem tak. Jak weszedł. Ten nowy multi parę lat temu to miałem relację, że ludzie głupieli i nie byli w stanie kliknąć poza odpowiedzią na pytania, nie byli w stanie ani policzyć, ani, że tak powiem, tylko po prostu skupiał się na odpowiadaniu na pytania i, i przechodził, prawda. Natomiast no, minęło tam ponad 5 lat i wydaje mi się, że no teraz lepiej lepiej się wychodzi, jeżeli się i odpowie na pytanie sensownie i jednocześnie kliknie w to, co piąte, czy tam jakkolwiek tam nie jest. Prawda? Ja od czasu do czasu tam udostępniałem symulatory. One chyba były na Facebooku w tej grupie tej grupie multi w tej grupie multi 95, prawda, ale powiem szczerze, że było to tak dawno, że już nie pamiętam. Oczywiście, no w, w grupie elitarnej to no, mają tam do poćwiczenia i zegar i żółte kółko i yy, żółte kółko, zielona kreska, prawda? Natomiast, tak, po mojemu dałbym z siebie jak najlepiej, czyli nie szedł na jakiś minimalizm, tylko i skupił się na tym, że odwalić, tylko odpowiedź na pytanie i sprawa załatwiona. Dobra, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieśkolwiek pytania, to, to niech zada, ja powoli będę kończył. Takie najbliższe moje plany, mam 20 tematów na takie krótkie filmiki. Tytuły będą podobne, czy, czy problemy będą podobne do tego jak dzisiaj z tym weselem, czy ślubem kolegi i, i dyżurem, prawda? I twoim dyżurem. Myślę też poruszyć jakieś sprawy rasowe, prawda? Czyli ciekawe pytanie może być, jak byś się zachował, zachował kiedy zobaczysz w czasie jakiejś interwencji, widzisz, że kolega tam robi sobie jakieś tam rasistowskie żarty, czy zachowuje się w jakiś taki, nazwijmy to, pararasistowski sposób wobec zatrzymanych czy legitymowanych. No, yy, widzieliśmy już coś takiego jak tam jakiegoś biedaka yy, śniadoskórego złapano na płocie z Białorusi, prawda, kiedy sobie zawisnął, a funkcjonariusze Straży Granicznej nazwijmy to, sobie robili jakieś tam żarty, prawda, z niego. Także, także troszeczkę to wydaje mi się, że nie pasuje do XXI wieku. Natomiast problem będzie narastał, ponieważ różnych narodowości, dosyć ciekawych, zaczyna w Polsce przybywać. Są obywatele czarnoskórzy z Afryki, nawet się zdziwiłem Zimbabwe, prawda? Jest wiele osób narodowości arabskiej. Nie mówię już o Ukraińcach i Białorusinach i jakichś tam innych, no, ale też są z Uzbekistanu, z Kirgistanu, z Kazachstanu. Także Black Jack. Czy może mi pan na Priw powiedzieć coś w sprawie Bili Rubiny? no bilirubina, jak bilirubina, no kiedyś się tego bardziej czepiali bilirubinę można w prosty sposób tam, obniżyć lekami jeżeli tak bardzo ci zależy na tym, żeby tą bilirubinę obniżyć, prawda przypuszczam, że masz tak zwany zespół Gilberta i wszystko zależy od danej komendy. Najpierw bym sprawdził, czy w, twojej komendzie na komisji sprawdzają tą y, rubinę. No widzę na RWKL podwyższona. Na RWKL podwyższona, czyli, czyli idziesz do Woja, tak? Ale mówię, prawdopodobnie masz zespół Gilberta, jeżeli już masz ją podwyższoną, to za wiele nie wymyślisz, chyba, że wyraźnie ci na komisji powiedzą, że masz tą Rubinę obniżyć. No co by trzeba obniżać farmakologicznie, to jest sprawa już między tobą a twoim lekarzem, prawda? Ale mówię, weszły teraz jakieś ostatnie przepisy wojskowe i tam już dopuszczają każdego, kogo mogą, prawda, garbatego, bez zębów, z nadciśnieniem, Potrzebują wojska na, na wschodnią granicę. Nie wiadomo, co Władimir Władimirowicz wymyśli, prawda? Na razie Ukraina się trzyma dzielnie, póki dostaje troszeczkę broni. Natomiast no, Ruski raczej nie odpuści, prawda? Chce jakoś zachować twarz. No i czuję, że ta wojna może jeszcze potrwać. Jakiś czas, prawda? Już prawie rok Prawie rok Bez miesiąca, prawda? Jest, no to Idzie to wszystko na yy, Wyniszczenie Już mam do diagnostyki Po rwkl kategoria N No yy, Black John, Black Jack Nie kopię się studni Jak już się chałupa spaliła Prawda? No takie rzeczy jak diagnostyka bilirubiny to czy, czy obniżenie poziomu tej bilirubiny trzeba było sobie zrobić wcześniej. No bo mówię, najprawdopodobniej masz zespół Gilberta, no ale nigdy nie znam twoich jakichś tam enzymów wątrobowych i mogło być tak, że mogłeś przejść jakąś żółtaczkę, o tym nie wiedząc, żółtaczkę mówię zakaźną, prawda, typu A, typu B, typu C. Możesz mieć jakąś inną chorobę, wątroby. Także oni chcą diagnostyki. No i, no i teraz już teraz już musisz sobie to organizować w jakimś własnym zakresie, bo gdybyś to jakoś tak ruszył temat wcześniej, to w bardzo prosty sposób w podwyższony poziom bilirubiny z powodu zespołu Gilberta można obniżyć to Niejednokrotnie moi elitarni niestety musieli tak zrobić. Cześć Mariusz, o, cześć Mariusz, brat, 100 tysięcy lat, już cię nie widziałem. Mam nadzieję, że też jesteś zadowolony ze służby w policji. Słuchajcie, kochani, 25 minut, wydaje mi się, że tegoż to oglądania na dzisiaj starczy. Jeżeli masz jakąś inną odpowiedź na pytanie że tak powiem czy poszedłbyś na ślub kolegi jak w międzyczasie masz wyznaczony, wyznaczoną służbę, czy nie? Zrób to w komentarzu do tego wideo. Mariusz, teraz mam po trzech latach służby badania kompleksowe. Maciej Nowak, jestem w psiarni już trzeci rok, ludzie nie jest lekko. Jeśli masz jakieś podejście patriotyczne, to będzie ci trudno. Jeśli jesteś cyniczny, hamski wredny, może będzie okej. Okay. No, powiem, powiem ci tak, Maciej, zawsze możesz wybrać drogę bagiety, prawda? W tej chwili trochę się służba w policji zrobiła jak Biedronka, prawda? Czyli Mniejszy jest nacisk na to, żeby kogoś zatrzymać w policji kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do emerytury, żeby się tam czegoś wyuczył i był doświadczonym policjantem. Większa, większa jest na to, żeby tam żebyś robił najpierw za, za pchaj dziurę prawda. Mają Mateusz, czy wyleczona dyskopatia będzie problemem dla kandydata? No może być, prawda, bo nie wiem, co to znaczy dla ciebie wyleczona dyskopatia, czy poddałeś się operacji usunięcia dysku, czy tylko zaleczyli ci tam jakimiś tabletkami. Szczerze mówiąc, musiałbym jeszcze raz wrócić do przepisów dotyczących badań kandydatów do policji. Dawno tam, że tak powiem... Mariusz, chłop jest skończony, znam osobiście, pracował w KP3 Katowice. Znaczy, mówisz tutaj Mariusz, brat, o bagiecie chyba, prawda? No, powiem szczerze, że o ile rozumiem go ze względów finansowych, bo będąc w miarę dobrym youtuberem, takie tematy od kuchni się mu fajnie sprzedadzą, prawda? Będzie tam jakiś miał większy większy, większą oglądalność i jakieś przychody z reklam, czy, czy, czy, czy, czy czegoś innego, natomiast no, nie jestem, nie za bardzo cenię ludzi, którzy odchodzą skądś i nagle zaczynają pluć, narzekać na poprzedniego pracodawcę bądź co bądź, tam 6-7 lat służył, no Przypomina mi się jakaś tam pani z telewizji, która gdy ją wyrzucili chyba z TFWN-u, prawda, kiedy ją wyrzucili, nagle się okazało, że była molestowana, że wszystkie nieszczęścia świata tam się na nią w czasie pracy w pracy złożyły, znaczy wszyscy się tam czepiali jej, mobbingowali i tak dalej, i tak dalej, prawda. No tutaj dyskusja, że tak powiem, na temat byłego policjanta. Co robić, aby mieć w normie bilirubinę i wynik dołączyć do odwołania? No, najpierw się, znaczy teraz już ci wynik niższy bilirubiny niewiele pomoże, prawda? Bo masz się zdiagnozować, co tak naprawdę u ciebie było, prawda? Wynik bilirubiny dobry trzeba było pilnować przed, czyli no, musisz pójść do lekarza rodzinnego i zacząć jakąś tam diagnostykę, prawda? Natomiast mówię, nie pamiętam w tej chwili aż tak, nie, nie przeglądałem ostatnich wojskowych przepisów tak, że nie pamiętam, czy ta bilirubina na ile dyskwalifikuje, czy nie dyskwalifikuje, prawda? Dobra, słuchajcie kochani, dzięki tu Mariusz, że, że wszedłeś na... na... Na, na czata, prawda, także i Marysia była, i Mariusz, i widzę Rafał Vlog. Zapraszam też na, na, na Discorda, który tu Rafał zaproponował wszystkim. Podobno nawet jakoś tego Discorda można wrzucić. O, dobra, przy, przy, przy, przy, przy, to tego Discorda na sam początek. Czy dążyć do odwołania w CWKL? No, odwołanie masz za darmo, prawda, ale no, podszedłbym do tego w miarę poważnie i zaczął od lekarza rodzinnego o, o wykluczenie wykluczenie sprawy jakiejś takiej zakaźnej, prawda. No i jeżeli to będzie Gilbert, choroba Gilberta, czy Zespół Gilberta, to według mnie. Według mnie przejdziesz, prawda, ale, ale to, to no takie rzeczy to, to raczej nie, nie na ogólnym czacie i, i, i musiałbyś mówię, poważnie podejść do diagnostyki, jakiś lekarz chorób zakaźnych Twój lekarz rodzinny będzie wiedział, prawda, twój lekarz rodzinny będzie wiedział. Niech podejmie jakąś diagnostykę w kierunku podwyższonej bilirubiny. Dobra, kochani, yy, jeszcze raz dzięki serdeczne. Godzina 19, zaczynają się tam jakieś dzienniki. Co kto woli TVN-y, Polsaty, być może dziennik w telewizji. Info, trzymaj się, cześć, do następnego razu. Komentarze, pytania, yy, tutaj już ogląda, jak oglądasz w powtórce poniżej. No i trzymajcie się.